Porcyjka mojej piersi powoli się kończy Ziemniaczki też znikają z sosem Cóż mi zostało Pilsnerek Zaprawiony z surówkami ludzkość musi wiedzieć co zjadłem dzisiaj 15 lipca 2015 roku 15-15 Przypomnij mi jeszcze raz knajpkę Grande Grill Rewelacja Także tylko dlatego, że zaczęło padać jesteśmy w środku ale knajpka sprostała naszym oczekiwaniom nawet najmniejsza pierś z kurczaka musi się kiedyś skończyć No i największe soru... największe surówki też No i największa wołowina też No i pozostaje niestety przyjaciel podróży Piwko Pilsner Nie jest źle Mój gust został, mój apetyt zresztą niewygurowany i mój gust również niezbyt wygurowany został zaspokojony z naddatkiem. Wszystko z talerzy zmiecione. Grande Grill w Krakowie. No niestety w domu człowiek tego nie ma. Nie mam tego w domu żabciu a mogłabyś się czasem tam wziąć od nich recepturę tak czy siak smakowało i mogę Cię z pełną odpowiedzialnością zaprosić do tej knajpki na krakowskim rynku Grande Grill dawaj ziemniaka nic się nie może zmarnować nawet ten potato Nawet ten kartofel Filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia 15 lipiec 2015 roku Zabieram się za kartofle Dawaj sosu o i potem już wiadomo skąd ten cholesterol jest jaki jest jak go zwał, tak zwał.